Uczka niepewnym wczesnym rankiem Czuję się jakbym był człowieka brakiem Ja w życiu chcę kochać i pomagać Walczyć i już się nie poddawać Jancz nie te radiowe pioseneczki Produkowane Pogawione z lat dziewięćdziesiątych A ja nie muszę Wcale pięknie śpiewać Przekaz jest prosty A tekst jest rozumiały Się nie podoba Nie słuchaj, nie Na widać tylko oczy, każdy się odsuwa, będę tak sam Czarne, czarne pęka, twierdzi biją nam ja ludzi na ulicy każdy tak sam Na twarzy maka, widać tylko oczy, każdy się odsuwa, będę tak tam. Czarne, czarne pęka, twierdzi biją nam